Du bist ja, du bist by bestia, by bestia na mnie by, by, bistia, by bestia, by bestia Bo zabijam syn, bo to Koszmary, koszmary Dzisiaj znowu mam na Najawy, na najawy Mam marzeń, dużo Dużo mam, dużo mam Marzenia to droga do, do, do, do, do gwiazd, do, do gwiazd bo te marzenia mam, marzenia, no bo ja jestem bebestia, bebestia, no bo ja jestem bebestia, bebestia Hey, hey, dzisiaj piękna papa z ladziona, jak chcecie mnie wygodzić to sam siebie kończę Są mnie bez walki, a ja nie kończę co mnie żywego, to dostało niemal mnie martwego Zdję na mnie, by bystia, by ja Bo sny, bo to koszmary, koszmary Dzisiaj znowu mam na, na, na, jawy, na jawy Mam marzeń dużo, dużo mam, dużo mam Marzeń to droga do, do gwiazd, do, do gwiazd to te marzenia, mam żenia, marzenia No bo ja jestem b-bestia, No bo ja jestem b-bestia, No i są robię bo ja bestia robię modela, nie Porfea ciebie nawet nie stanę na to co ja mam Mówią na mnie cybestia, cybestia Bo zabijam sny, bo to koszmary, koszmary Dzisiaj znowu mam, na, na, na jawy, na jawy Mam marzeń, dużo, dużo mam, dużo mam Marzenia to droga do, do gwiazd, do do gwiazd To te marzenia, mam marzenia, marzenia No bo ja jestem bebestia. Bestia, no bo ja jestem by bestia, by bestia. By bestia, by BESTIA BESTIA BESTIA BESTIA BESTIA BESTIA BESTIA BESTIA BESTIA